Co musisz zrobić, jak WOMP zabrał Ci do dożywotnie jakąś kategorię prawa jazdy, z reguły kategorię zawodową, oczywiście z powodów zdrowotnych, ale przepisy się nagle zmieniają, norma zdrowotna się obniżyła i teoretycznie ją teraz spełniasz, czyli zacząłeś się badać w starej rzeczywistości, a tutaj bum władzuchna coś tam zmieniła i, i nadeszła nadejszła dobra zmiana. Oczywiście dla Ciebie, jako kierowcy. Witam Panie Doktorze, po obejrzeniu Pana wypowiedzi na YouTubie postanowiłem napisać w swojej sprawie. Yy, kilka lat temu miałem zatrzymane prawo jazdy kategorii ABC czyli trójca święta zabrana yy, po spożyciu alkoholu z 0,12 mg w wydychanym powietrzu na 6 miesięcy. Po upływie kary zostałem skierowany na badania do WOMP ale przywrócili mi tylko kategorię B więc odwołałem się do Instytutu Medycyny Pracy również w Sosnowcu i tam po badaniach przywrócili mi również kategorię A, ale co do kategorii C, czyli ciężarówki, stwierdzono istnienie przeciwwskazań do kierowania ze względu na brak widzenia trójwymiaru, ukryty zes bez możliwości następnych badań i odwołań. Sprawa zaczęła się w 2014, yy, w 2015 się odwołałem, a samo to odwołanie skończyło się na początku 2017 roku. I słuchając Pana wypowiedzi o zmianach w rozporządzeniach, zadzwoniłem teraz do WOMP-u o następne badania i tam odpowiedziano mi, że muszę mieć oświadczenie od okulisty o leczeniu i znacznej poprawie stanu widzenia Natomiast myślę, że jest to niemożliwe, mam 48 lat Natomiast prawko jest mi niezbędne dlatego, że prowadzę działalność transportową No i ciągły brak kierowców Czasami muszę gdzieś tam przejechać się po placu czy przeprowadzić ten samochód, a nie mam kierowcy. I panie doktorze, proszę o konkretne zmiany w ustawach i czy mam szansę na odzyskanie prawa jazdy kategorii C niestety mój widz musi się ponownie zgłosić do tego wąpu sosnowcu czy tam jakiegoś innego i odbyć kolejne badanie kierowców natomiast nie ma innego ośrodka poza wąpami który mógłby to dla ciebie zrobić no niestety nie możesz przyjechać do takiego lekarza jak ja czy jakiegoś tam innego swojego znajomego natomiast z całej tej historii widza wynika że on już paradoksalnie odzyskał po odwołaniu praw o jazdy motocyklowe, ponieważ Przepisy zmieniły się gdzieś w roku, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, albo 2000, końcem 2015 albo początkiem 2016 I jak zaczął w 2014, to nie spełniał normy zdrowotnej widzenia obłocznego, stereoskopowego na motocykl, natomiast w odwołaniu już tą normę spełniał. Także w pewnym sensie szlak ma Yy, przetarty. No i tą samą sytuację świetlistego szlaku ma yy, z obecnym prawkiem zawodowym. Po prostu musi pójść do Wąpu, wyskoczyć z pieniążków. I myślę, że yy, będzie dobrze. Czy potrzebujesz się powoływać na te nowe przepisy, czy nie potrzebujesz? Według mnie lekarze w womp je bardzo dobrze znają, natomiast wierz mi, że są na bieżąco z nowościami. Byłem ostatnio na jakimś zjeździe medycyny pracy i oni naprawdę wiedzą co w trawie piszczy, gdzie są tutaj wszystkie kruczki, sztuczki starych i nowych przepisów. Natomiast uczciwie powiem, że czasem jest brak wiedzy wśród moich kolegów, innych lekarzy, ale z reguły jest to na jakimś samym początku obowiązywania aktu prawnego. Sam wiem, że jak w maju 2018 roku weszło rozporządzenie, że widzenia stereoskopowego, czyli przestrzennego nie potrzebujesz do kategorii C, to niektórzy z nich powoływali się na wytyczne Instytutu Medycyny Pracy z 2016 roku. Tutaj 2018 rozporządzenie ministra, tu 2016 akt prawny kilka rank niżej. No i no Nie wiem jak to skomentować, przecież wiadomo, że najważniejsza jest konstytucja, potem tam jakieś ustawy, potem rozporządzenia, a potem dopiero jakieś akty branżowe typu wytyczne Instytutu Medycyny Pracy. I co do zaświadczenia od okulisty, na pewno by się przydało, ale od takiego okulisty dobrze znającego się na badaniach kierowców powinno to w WOMP-ie pomóc, a przynajmniej jeżeli weźmiesz druk rozporządzenia, pokażesz temu okuliście, to on ci powinien wyjaśnić wątpliwości, czy przejdziesz, czy nie jeszcze przed badaniem w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Także na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Tendencja ogólna jest taka, że Y, przybywa osób niepełnosprawnych y, No i ktoś tymi ciężarówkami musi jeździć To, co kiedyś było dla mnie nie do pomyślenia. Pamiętam jakieś badania kierowców sprzed 20 lat. Y, wzrok jak, nie wiem, jak u kosmonauty, słuch jak u, nie powiem, u sokolego oka, prawda? U sokolego ucha, prawda? Yy, badań, 100 tysięcy, może więcej, laryngolodzy, okuliści, neurolodzy, EKG i coś tam, nie wiadomo jakie tam cuda na kiju, natomiast yy, w tej chwili podejście jest pra bardziej pragmatyczne. No, ludzie muszą jeździć po to, żeby pracować, prawda? Ktoś musi ten towar z marketów i hurtowni, no, no, gdzieś dla Ciebie przywieźć. Także, jeżeli nie jesteś jeszcze moim widzem, oczywiście zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik z badań kierowców.